Podstawowym błędem z komputera na teście MultiPlus, jest przedstawianie siebie jako kogoś idealnego w jakimś nierealistycznym świetle, jako zbyt idealnego policjanta. Wierz mi, nie jeden elitarny i nie jeden nieszkolony za to został wyrzucony, odrzucony przez psychologa na rozmowie. Nie potrzebują robokopów, potrzebują zwykłego, posterunkowego na początek krawężnika, a nie komendanta głównego policji od razu.